Witam. Dzisiaj będę zmniejszał wysokość dźwięku. Najpierw muszę otworzyć projekt, klikając te łącze albo klikając na zielony prostokącik. Z listy wybieram ostatnio otwierane projekty i klikam na tą ścieżkę. Jest to plik wideo z dźwiękiem i na tym przykładzie pokażę jak zmniejszyć wysokość dźwięku, jak obciąć i usunąć niepotrzebne kawałki wideo. Najpierw kliknę play. Tutaj się, jesteśmy na kanale Heidenheim i TNC 530. Teraz przedstawiam Wam edytor do montażu filmu. Na początku, jak i na końcu klipu, nie ma dźwięku, dlatego będziemy skracać ten klip. Zaczynamy od tego. Miejsca. Szukamy właściwe miejsce przesuwając wskaźnik w lewo albo w prawo. Już jestem w odpowiednim miejscu. Klikam na klip na osi czasu, aby go zaznaczyć. Szukam na osi czasu ikonkę podziel obiekty audio-video. Klikam. Zaznaczam odcięty klip wideo, klikam na nim prawym przyciskiem myszy i z listy wybieram usług. Pokażę Wam drugi sposób usuwania niepotrzebnego klipu wideo. Przechodzę ze wskaźnikiem na koniec klipu i szukam właściwego Miejsca do obcięcia, zaznaczam i klikam na ikonkę Podziel obiekty audio-video. Klip obiekt do usunięcia jest zaznaczony. Wystarczy teraz kliknąć na klawiaturze klawisz delay. Przesuwamy VIP wideo na początek osi czasu. Klikamy play. Witajcie. Jesteśmy na kanale Heidenheim ITNC530. Już jest lepiej. Będziemy zmniejszać wysokość dźwięku. Klikamy na klip. Szukamy na osi czasu ikonkę Wyreguluj głośność. W tej chwili jest głośność 100% i obniżamy. Na przykład na 75%. Puszczamy. Przedstawiam Wam edytor do. Nie jestem z tego zadowolony. Zmniejszę Jeszcze raz. Zaznaczam. Szukam, wyreguluj głośność i klikam na trójkącik I klikam na przywróć oryginalną głośność. Czyli przechodzimy do dźwięku pierwotnego. Klikamy jeszcze raz, wyreguluj głośność. Widzimy, jest 100%. Tak jak chciałem, i teraz obniżę. Do trzydziestu ośmiu procent. Klikam play. Witajcie, jesteśmy na kanale Heidenheim i ręce pięćset Jestem zadowolony z dźwięku. Nie muszę powtarzać czynności. Mogę wyeksportować nasz plik na zewnątrz tego programu. Wystarczy kliknąć na zakładkę eksport, a później na wideo. Tak jak to robiłem na ostatniej lekcji. To na razie. Cześć.